Suma podstawy równa się kwadratowi obu ramion. Czy wyglądam jakbym miał za mało witamin i żelaza? Patrzycie czasem na kogoś i myślicie co tam mu siedzi w głowie? Coś, co się stało? Co Te skapkę? Nie tak. Zaraz dowiemy się co jest gra. Co ty to kurwa masz robisz, co? Nał do męża. Lubię placki. Ale urwał! Koniec imprezy. Co powiedziała? Co? Siema, Eniu! Nikt nie słuchał! Rurku! Pojebał cię! Zbicie masterczuki! Puść mu jeszcze raz! A! Lubisz, to suoka! Serio? Było zostać z tym argentyńskim pilotem! Super! Jestem hardcore'em! Eee, yy, mleko Ludzie, Riley, wszystko w porządku? Lać ah, Lecie Kami, lecie! No dobra, po. Kopytko. Rabaubrze! Ja, tylko nie. Kopytko. A co to za odzywki do rodziców? Stary, ja ci zaraz walnę odzywkę! Nie, nie, nie tylko nie do wyja Nie no, co ty, tato? Weź się, tato! Tatuśkówka e, poziom czwarty! Wprowadzić alarm bojowy! Alarm bojowy! Nie wiem, skąd u ciebie ten kompletny brak szacunku nagle! Się zaraz dowiesz, tatuśko! Ta no daj spokój. Paweł rządzi. Odpalamy wyrzutnie! Czekamy na rozkaz, kapitanie! O to kurwa jest! A teraz mnie wypierdol! Dlatego ja nie trawię w ogóle! Daliśmy nogą! CHUJE Kolejny kryzys zażegnany! No to była masakra! Chyba cię pojebał.